Ej, REVOX! Jakiś nowy statek jest w porcie. Dobra, jesteśmy już w tym porcie. Dzień dobry. Najbliższe rejsy tutaj mamy, na RMS JOSa. To jest ten statek chyba, co? No. No, to innego nie widać. Co tu jest napisane? Rejs za 3 dni, a to dobrze. W sumie dużo czasu nie mamy. No ale no, okej. Okay. <głos> Jak Jaką tutaj mamy cenę biletów? Trzecia klasa to jest dyszka, a druga 50. No pierwszy to raczej nie będę brał. Bo to no, dość drogo. To co, bierzemy na spółkę? Drugą? No chyba drugą bierzemy. Okej. Okay. Dobrze, dziękujemy. No to możemy iść. Mhm. Więc tak, musimy poczekać te trzy dni. Nie możemy się spóźnić. O której to jest godzinie? Nie jest pisane. Dobra, jeszcze się zapytam może sprzedawcy. No, tak. Okej, okay, w samo południe. A czy będzie można za chwilę, nie wiem, może za jakiś czas rozejrzeć się po statku? Dobrze, dziękujemy za otworzenie. Dziękujemy. Chodź. No ci Dobra. powiem, że ten statek całkiem ładny. Na wejściu jakieś leżaczki. choć może naprzód. przód. O, zobacz, ratunkowe, Ważne, że bezpieczeństwo. No. O, tutaj też leżeczki. No, ładnie, ładnie. Podoba mi się. Chodźmy do środka. Tak. Tutaj mamy jakieś stoliki. Zobaczmy sobie jak tutaj się żyje. O, no, no dość przystępnie. Wiesz, standardowo. No. Skrzyneczka, dwa łyżeczka. Chodź jeszcze może tutaj. Kajuty klasy trzeciej. O, no to tak... Tak średnio no, Tak średnio mi hmm. powiedział Jakieś spokojnie. Dobra, nie będę zaglądał No tak średnio przyjemnie, ale... Wiesz, zawsze możesz przeżyć Za dyszkę polecieć gdzieś Chodźmy na kajuty klasy pierwszej Ok, największy trochę To jest kapitana, no, chyba go nie ma Uwy, posią. Tutaj mamy luksus. No połączam. Świetnie. O, tutaj też był Dobra, myślę, no. że to tyle. Nie będziemy tutaj przeszkadzać, bo pewnie ma sprzedawca tutaj więcej rzeczy do roboty. Dziękujemy za otworzenie. Do widzenia. No to co, za trzy dni przyjdziemy, nie? Mhm.